Karczma, Paradise w Wadowicach A tu pisze karczma No w każdym razie dwie kremówki papieskie Po piątaku plus kawa jeszcze do tego No zobaczymy czy dam radę Co to dla ciebie jest? Jakby tu trzy to byś się zastanawiał Zobaczymy W każdym razie czekamy jeszcze na kawkę ale nie czujesz? Doczekaliśmy się dwóch kawek Twoja jak się nazywa? Ta z serduszkiem Kafe Latte Moja Latte, maciato Dwie papieskie kremówki I ładnie jemy A to wszystko w Wadowicach No w Wadowicach Jeżeli nie wierzysz, to to Wadowice Trzeba wysłać parę ładnych kartek Filmuję Darek Kraśnicki z Wrocławia I czas się zabrać za kawę, kawę Latte macchiato. Jeżeli jesteś na diecie, kremówki papieskie, wadowickie na pewno nie są dla ciebie Tylko sama kawa W każdym razie Lodziarnia, Paradise, restauracja, pizzeria, karczma Kremówki papieskie są tutaj Naprawdę super No wszędzie pewnie takie same tylko Te wszędzie były po 3,50 a tutaj po 5 Zresztą się przekonamy za chwilę Po dwóch minutach z kremówki papieskiej zostało tylko tyle. A za 30 sekund pewnie zniknie wszystko. Czas ładnie wysłać kartki do domu. Kawka w parada Paradise prawie wypita. Po papieskiej kremówce zostało wspomnienie. A żona szuka kodu pocztowego byśmy wysłali kartki Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia Aktualnie w Wadowicach